Pomysł musi być dobry, musi być realny, ale i jego przygotowanie powinno być perfekcyjne. Ten pomysł jest zajebisty ja go czuję. Widać był postęp u każdego kandydata. A skąd ta cena? Zdecydowanie bym zainwestował w nieruchomości. Jesteś w stanie przekonać inwestora do tego, żeby dał Ci pieniądze. To ty wygrywasz, bitwa milion. Czego nie widzi nikt Masz pomysł na siebie, masz ten dryk. Nie musisz pieniędzy mieć, to mit Osiągnij dużo Albo nic Wszystko albo nic To twoja szansa, zacznij żyć Większe ruchy, większy zysk Zrób swój pierwszy milion Wciąż się uczyć też te ja Obierz cel, w końcu zawsze nas się, jak zrobisz pierwszy milion Milion, De determinacja, zacznij śnić. Milion, wszystko albo nic to, tw to, tw to, tw to twoja szansa Lublin, największe miasto po prawej stronie Wisły I jeden z największych ośrodków akademickich Kiedyś zawarto tu Unię Polsko-Litywską, a dziś to świetne miejsce dla inwestorów i rozwoju biznesu. To tutaj na co dzień mieszka Daniel Siwiec – inwestor, deweloper, autor książek i mentor. Od ponad 10 lat inwestuje w nieruchomości. Właściciel funduszu Siwiec Capital – pasjonat niestandardowych rozwiązań. Pierwszy milion zarobił od zera, mając 26 lat. Widzi szansę tam, gdzie inni widzą zagrożenie. Zaraża pasją do nieruchomości i inspiruje innych. Teraz zamierza poruszyć Lublin i całą Polskę, rozpoczynając bitwę o milion. Przynajmniej wielki finał. To dziś zobaczymy, kto wygra milion złotych z mojego funduszu. Jeżeli wygrałabym ten milion, oczywiście chciałabym kontynuować pracę w nieruchomościach. Mam swoje cele i mam swoje wielkie marzenia i wiem, że te pieniądze po prostu pozwoliłyby mnie osiągnąć. Nie sądziłem, że dojdę tak daleko, natomiast no, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc liczę, że wygram. Dotarli Diana, Piotr i Patryk. Dzisiaj okaże się, kto z nich wygra bitwę o milion. Witam Was w finale. Jesteśmy właśnie w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. To jest dla mnie szczególne miejsce, bo to tutaj powstawał mój startup technologiczny Motorro. Ja bym chciał, żebyście tak jak moja firma, wystartowali właśnie z tego miejsca, bo ta firma kilka lat temu była warta zero. Dzisiaj jest warta 50 milionów złotych. W poprzednim odcinku mieliście rozgrzewkę. Waszym dzisiejszym zadaniem jest stworzenie startupu technologicznego. Firmy, która potencjalnie może się gigantycznie skalować, która ma potencjał biznesowy, taki, w który ja będę chciał zainwestować. Zaprosiłem do tego zadania dwóch specjalistów: Mateusz i Tytus. Oni na co dzień inwestują w startupy. Mają swój własny fundusz Techni Ventures. Musicie policzyć, czy ten biznes ma sens, znaleźć grupę docelową, zastanowić się, jaki problem rozwiązuje Wasza aplikacja czy Wasze narzędzie. Musicie dobrać tylko zespół, policzyć, ile będzie kosztowało stworzenie tego narzędzia. Macie przedstawić model biznesowy, w którym będziecie zarabiali pieniądze. Wszystkie te elementy powinny znaleźć się w prezentacji. Korzystajcie. Z wiedzy specjalistów, wyciągnijcie z nich ile się tylko da, bo to oni pomogą Wam to zrobić. I pamiętajcie, nie tylko pomysł się liczy, więcej warte od pomysłu często jest jego egzekucja, bo inwestowanie w startupy to nie jest inwestowanie w sam pomysł, to jest inwestowanie w ludzi. I to, jak wykonacie to zadanie, to, jak je przygotujecie, jest często ważniejsze niż sam pomysł, sama idea. Bo jeśli idea nie ma egzekucji, to jest nic nie warta. Dlatego pomysł musi być dobry, musi być realny, ale i jego przygotowanie powinno być perfekcyjne. Po całym dniu pracy koncepcyjnej będzie prezentować swoje pomysły i swój biznes przede mną. I będzie musieli mnie przekonać do tego, żebym właśnie wasz pomysł i w was zainwestował w swoje pieniądze. Za chwilę Mariusz pokaże Wam, gdzie będzie odbywała się pierwsza rzecz zadania, a ja trzymam za Was kciuki. Powodzenia! Drodzy finaliści, w tym miejscu każdy dostanie swoje stanowisko, daleko od siebie, żebyście mieli intymność na wykonanie tego zadania. Ja Wam życzę powodzenia, zadanie nie jest łatwe, skupcie się, udajcie się do swojej stanowisk. Dzisiejsze zadanie polega na stworzeniu startupu, a przynajmniej jego zarysu, wizji, czyli firmy działającej w skrajnie niepewnym środowisku, wprowadzającej zwyczaj jakąś innowację do konkretnej branży, ale rozwiązującej konkretny problem. Pomysł jest wart 1 zł plus VAT. najważniejsza jest jego egzekucja, więc czy to jest taki pomysł czy inny, trzeba pokazać w zespole, że będzie ta egzekucja, że mamy plan i mamy na tyle motywację, że chcemy zmienić świat, a żeby zmienić świat to potrzebujemy takie aktywności wykonać. I to de facto decyduje, czy inwestujemy, czy też nie. Ważnym jeszcze jest to, żeby ta firma była skalowalna, czyli żeby koszty prowadzenia tej firmy nie rosły proporcjonalnie z jej przychodami, a wręcz przeciwnie, na początku jest wysoki koszt wytworzenia, a później koszty rosną bardzo powoli, a przychody bardzo szybko. Dzisiejsze zadanie zweryfikuje tak naprawdę te kompetencje, które ćwiczymy od początku, bo Wszystkie te elementy, jak liczenie, analiza, e, myślenie tego, do jakiej grupy docelowej docieramy, jak z nimi rozmawiać, jak ich przekonać, to wszystko są elementy w każdym biznesie potrzebne. Finaliści mają już pierwsze pomysły na swoje startupy. Powiedz mi, bo pomysł na moją aplikację, na mój startup jest to aplikacja do zarządzania efektywnością osobistą. Okej, okay, no to e, oczywiście moja oka. I mhm. co mam na myśli? Okay. Cała struktura działania tej aplikacji byłaby taka, że wprowadzamy mhm. swój stan, e, znaczy swój rozkład dnia tak naprawdę, czym się zajmujemy. Mhm. E, Jaką mamy pracę, jakie robimy treningi, na przykład chociażby mhm. ile czasu chcemy poświęcać, albo poświęcamy w tej chwili rodzinie i tak dalej, tak dalej. Zastanawiam się, na ile to obciążałoby użytkownika, bo okay. wiesz, on musiałby bardzo dużo rzeczy tam wpisać. To, z czym ludzie mają ogromny problem, to jest to, że właśnie im się nie chce. Okay. Ja uczę bardzo dużo różnych takich technik, że potrzebujesz tylko kartki, kartki długopisu. Mhm. A i tak nie wszyscy chcą. Zastanów się, W czym naprawdę to mogłoby pomóc? Albo czego tobie brakuje? Albo co twoi znajomi mówią, że im brakuje? Z czym oni sobie najczęściej nie radzą? Pomysł Piotra wymaga jeszcze pracy. Diana z kolei wciąż pracuje nad koncepcją. To jest pomysł związany z tym na czym się trochę znam to będzie portal i aplikacja webowa, która będzie zrzeszała wszystkich trenerów wszelkich dyscyplin sportowych. Będzie możliwość zajęć zdalnych podczas pandemii, zwłaszcza będzie to wskazane, jak również umawiania się z trenerami. Pomysł już wstępnie mam, aczkolwiek nie do końca sprecyzowany. Właśnie teraz próbuję go jasno i klarownie sprecyzować, żeby już zacząć, zacząć, zacząć właśnie ostro działać. Chciałem stworzyć taki podróżnik y, po Szwajcarii, y, połączony zarówno z blogiem, z kanałem na YouTube, y, no i, i właśnie teraz muszę to wszystko sobie po prostu pospinać i, i, i, i wszystko to fajnie poukładać. Ten pomysł, który, który jest jest zajebisty, ja go czuję, natomiast tamtego, o tamtym kiedyś myślałem osobiście, nie? Więc wiesz, właśnie się zastanawiam, bo jeszcze mam na tyle dużo czasu, ale jednocześnie mało, mam 3 godziny, żeby, żeby wymyślić cały konspekt i, i, i to przedstawić, nie? Piotr rozważa zmianę pomysłu. Być może konsultacja ze specjalistami pomoże podjąć mu decyzję. Miałem dwa pomysły. Jeden mi odpadł generalnie, a drugi mam, tylko nie wiem, czy on jest do końca wykonalny. Czytałem trochę o tym. Chcę to zrobić to. taką apkę. Kojarzycie na pewno Fitatu, które, które jest, które gdzieś tam liczy kalorie i tak dalej. Jest kilka firm, które, które próbują zrobić od jakiegoś czasu, od kilku lat, aplikacje która za zdjęcia, na podstawie zdjęcia produktu, nie wiem, z restauracji wylicza jakby przybliżoną kaloryczność, przybliżone tego, co tam jest na posiłku. Sony tak bardzo mocno w to poszło, ale takie działające aplikacje to jest BiteSnap czy FoodVisor generalnie. I ja chcę to zrobić, tylko nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne technologicznie. To jest wykonywalne. Jest. To już można tak podzielić A? te obrazy z względem mhm. jakiegoś głębokiego uczenia, jakichś takich... Aha. Sieci rekurencyjnych, które mhm. de facto wyłapią różne elementy na obrazku. Aha. A potem też można wielkość jakoś oceniać, żeby. Aha. Myślę, że to jest wykonywalne. Oczywiście musisz mieć zespół sztucznej inteligencji, który trochę kosztuje, Aha. ale myślę, że to jest bardzo wykonywalne. Na konsultacje czeka już Diana. Co powiedzą o jej pomyśle specjaliści? Powiedz trochę o pomyśle. Okej, okay. mój pomysł to aplikacja webowa i mobilna. To będzie portal Znany Trener For You. Analogicznie do działania znanego lekarza będzie zrzeszał wszystkich trenerów dyscyplin sportowych oraz ich odbiorców. A Ja jestem zainteresowany, jaka jest grupa odbiorcza. Może masz jakąś grupę tych ludzi, którzy nie są w tym momencie w dobrej formie, ale jednocześnie mają portfel, no żeby na przykład zapłacić za Twoją aplikację. Ale mi się wydaje, że Twoją marką jest platforma, a nie trener, prawda? Do... Czy ten pomysł y, jako tako jest y, ok? Odpowiadasz okay. na konkretne problemy, mm -hmm. tylko teraz trzeba je dobrze zagospodarować. To jest bardziej egzekucja niż pomysł. No, każdy pomysł jest dobry, tylko od siebie zależy jak to, jaka będzie egzekucja. Po konsultacjach Diana postanowiła zmienić pomysł swojego startupu. Ogólnie zmieniłam koncepcję chwilę przed końcem zadania. Eee, Uważam, że jest bardzo dobra, ponieważ wiem, że Daniel jest biznesmenem, jest inwestorem, więc zależy mu na pewno na zysku. Patryk jest mocno przekonany do swojego pomysłu, ponieważ sam pracuje w Szwajcarii i zna potrzeby Polaków tam mieszkających. Szwajcaria jest bardzo ładnym krajem. Mhm. Mało ludzi jednak decyduje się tam wyjeżdżać ze względu na wysokie koszty wysokie, życia. Wysokie koszty życia. Mhm. I chciałbym połączyć to właśnie, a jednocześnie są tam wysokie zarobki. Wiem, że wiem, że. sam obecnie tam przebywam wiem, że bardzo dużo ludzi z Polski jest zainteresowanych właśnie podjęciem pracy w Szwajcarii, a jednocześnie jeszcze zwiedzaniem i zarabianiem. Specjaliści poznali już pomysły i idee uczestników. Jak oceniają ich projekty? On musi zaadresować swój problem w Szwajcarii, prawdopodobnie ma, wiele ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy tęsknią za krajem, za, rodzinę, za rodziną, trudno im się zaasymilować, jakoś spędzić swój czas. Jako aplikacja technologiczna jest spoko, no bo ona będzie na każdym rynku, tylko pytanie dlaczego Szwajcaria, dlaczego takie problemy? Mhm. Trzeba by było bardzo tutaj spozycjonować tą aplikację, kto jest jej klientem de facto, no bo Dosyć szeroko, bo już nie znajdziemy pracy mhm. dla każdego, to może nie dla każdego. Mhm. Albo pytanie trzeba zrobić, żeby była dla każdego. Mhm. Piotr ma świetną historię, prawda? Służ 40, 40 kg. Więc on musi popatrzeć na siebie i zobaczyć, co w, so, co w tym procesie zadziałało i spróbować analogicznie to po prostu odtworzyć. Jego problem jest zbyt ogólny. Jest zbyt chaotyczny, ma świetną energię, mhm. ale no tutaj każdy pomysł jest dobry, egzekucja jest najważniejsza. Koncepcja to oprogramowanie tak? do pracy zdalnej. Wiem, że jak duża jest konkurencja na rynku samych narzędzi do kontroli pracy zdalnej. Mam, mam pewne ba, ba, badania tutaj przeprowadzone i pracodawca będzie mógł dzięki temu oprogramowaniu kontrolować swoich pracowników tak jak do tej pory wygląda kontrolowanie pracy zdalnej ale pracownicy też będą tak jakby mogli uczestniczyć wszyscy razem w tym życiu firmowym i nie będzie takiego poczucia odtrącania. Na razie wydaje się, że najbardziej mocno stąpa po ziemi, najbardziej konkretny pomysł. Mhm. Szeroko patrzy, chyba jako jedyna zrobiła research i powiedziała nam jak to mniej więcej wygląda. Lepsze podejście do detalu, jest znacznie bardziej skoncentrowana, znacznie bardziej wierzy w swój pomysł niż Piotr i Patryk. A... Jest też skora do wysłuchania nas, ale jednocześnie ona ma w swojej głowie tak, jak to powinno wyglądać. Więc to są jakieś cechy dobrego Foundera. Uczestnicy mają już gotowe pomysły. Teraz będą mieli szansę na ich próbną prezentację. Po wystąpieniu finaliści będą mogli zadać pytania, na które tytuł z Mateuszem odpowiedzą tak albo nie za pomocą zielonej i czerwonej kartki. Patryk, dzisiaj Ty zaczynasz. Tak jest. Zapraszam Cię do prezentacji Twoją publicznością. Będą nasi doradcy. Okej, okay. super. Zapraszam. Patryk ma niesamowitą historię. Jest na pewno zdeterminowany do tego, żeby zmienić w swoim życiu. Z tymi pieniędzmi czy bez nich, on to będzie robił, bo ma w sobie tego ducha walki i z mojego doświadczenia wynika, że takimi ludźmi, którzy budują swój sukces od zera, są najczęściej ci, którzy mieli przerąbane. No Piotr to już jest taki dojrzały człowiek, który przeszedł swój problem. On... Wywalczył tak naprawdę 40 kilo mniej w swoim organizmie, więc on musi zacząć sprzedawać swój stara swoją historią, bo historie się sprzedają w naszym świecie i to jest duży potencjał. Mogę powiedzieć o Janie, że na pewno się nie podda, ma umysł analityczny, ona od początku myśli, stara się to analizować, ma w głowie jakiś plan i na pewno ma wolę walki. Chciałbym wam przedstawić swój innowacyjny pomysł na stworzenie startupa, jaką jest aplikacja SwissApp, która pomaga podjąć pracę Polakom w Szwajcarii i asymilować ich jednocześnie. Mamy takie czasy, że wiele ludzi ma problemy, problemy chociażby z nadwagą, ze swoim problemem. Ja jestem świetnym przykładem tego. Miałem wielki problem, ważyłem 129 kg jeszcze 2-3 lata temu i wiem ile wyrzeczeń mnie to kosztowało, żeby to zrzucić. Przed wybuchem pandemii zmieniłam pracę. Kiedy ją rozpoczęłam, już, już firma była, biuro było zamknięte. I pamiętam, jak bardzo duże trudności sprawiło mi to, żeby komunikować się z zespołem w jakikolwiek sposób dotrzeć do przełożonych, wiedzieć, wiedzieć kto, z kim rozmawiać, w jakiej sprawie, było to dla mnie strasznie uciążliwe, demotywujące i czułam się w pewien sposób porzucona przez, przez pracodawcę. Jestem w stanie zagwarantować, że 5 franków za subskrypcję miesięcznie Osoba korzystająca z takiej, z takiej aplikacji na pewno byłaby w, stanie, byłaby w stanie zapłacić, sugerując się tym, że w Szwajcarii jest obecnie około 30 tysięcy Polaków. Przyjmując też procent, że 50% połowa z tych Polaków, które obecnie by się tam znajdowali, korzystali z tej aplikacji i oszacowałem, że byłoby to miesięcznie za same subskrypcję kwota 75 tysięcy franków, franków. Będzie działało to w ten sposób, że robiąc zdjęcie, e, zdjęcie posiłku, aplikacja podaje dodatkowe e, podaje całe, e, do, dokładną ilość składników oraz e, liczbę kalorii, która, e, którą, którą zawierają, tak? Jeśli chodzi o sam team, który przygotowujemy, chcemy pozyskać do współpracy profesjonalnego programistę, któremu powierzymy to zadanie za pewną liczbę udziałów. Planuję w pierwszym roku znaleźć klientów na 5000 licencji. To będzie 5000 5 użytkowników, gdzie użytkownik jest liczony jako pracownik. Przy cenie 22 zł netto na miesiąc za użytkownika. Dla pracownika natomiast. Yy, ten system będzie pozwalał na uczestniczenie tak jakby w życiu biurowym pracując w domu. Tego typu, tego typu startup yy, ma jakiś potencjał, czy, czy, czy nie. Ok, super. Ekstra, dziękuję bardzo za uwagę. Czy grupa docelowa moich odbiorców, e, którą założyłem, e, jest OK? Czy ten główny aspekt, o którym rozmawiałem, to znaczy ten problem, na który odpowiadamy, to znaczy, że aplikacja ma pomagać zmotywować osoby, uważacie, że powinien być tym głównym, zostać? Ok. Chciałam zapytać ekspertów, czy uważają, że to rozwiązanie ma wartość między sobą. Dziękuję. To rozwiązanie rozwiązuje y, jakiś problem ludzki. Dziękuję. Po próbnych prezentacjach uczestnicy mają godzinę na wprowadzenie zmian w swoich wystąpieniach. Finałowa prezentacja odbędzie się przed Danielem w studio. Widać, był postęp u każdego kandydata, było dużo pozytywnych rzeczy, oczywiście, nad który, na którymi można popracować. No I jest, moim zdaniem jest różny potencjał. Tak. Niektórzy bardzo dobrze przyjęli feedback, między innymi Piotr przyjął bardzo dobry feedback i postarał się, ułożyć ten flow. Z Patrykiem pokładaliśmy mocniejsze nadzieje, natomiast no, tutaj jeszcze trzeba chwilę poćwiczyć. Z Jano się trochę zdziwiliśmy, bo trochę zmieniła koncept pomysłu. Natomiast widać, że ten koncept jest już bliższy jej tym, czym ona się zajmuje i widać, że to de facto ten problem, który adresuje, bardziej teraz rozumie. Słuchajcie, jesteśmy w finale. Tak. Uczestnicy mieli bardzo trudne zadanie dzisiaj. Mało czasu, mhm. bardzo wiele rzeczy do przepracowania. Mhm. Jak według Was sobie dali radę? Dorota. No widać, było duży stres. Piotr miał do mnie dużo pytań, z Dianą też chwilę rozmawiałam, ona też no, była bardzo zestresowana, bo zmieniła koncepcję. Z Patrykiem rozmawiałam najmniej, no ale tak widać było trochę zdołowany, że chyba zabrakło mu czasu i boi się, że nie uda mu się tego obronić. To nie jest klimat Patryka robienia prezentacji i on nie czuje się z komputerem, ale jeżeli obroni tą historię, którą słyszałem, to dalej ma szansę. Jeżeli chodzi o wizualną stronę, no to podejrzewam, że lepszy będzie Piotr. Natomiast nie wiem jak z treścią, nie wiem jak on wybroni dokładnie ten pomysł. Diana zmieniła bardzo późno pomysł i koncepcję. Bałem się trochę, że się nie wyrobi ze wszystkim, ale wzięła się w garść, zacisnęła. Przecież było widać już łezkę w pewnym momencie, że wątpiła w to, czy to się w ogóle uda. Wszystko zaraz się okaże. Ja już nie mogę się doczekać. Okej, okay, w takim razie zaprośmy pierwszego uczestnika. Jako pierwszy przed Danielem wystąpi Patryk. Chciałbym przedstawić Państwu swój pomysł na stworzenie stworzenia aplikacji Swiss App. Wielu Polaków może o tym, aby pracować w Szwajcarii ze względu na wysokie zarobki, i piękne krajobrazy. obrazy. Jednak bardzo często jest to dla nich problem ze względu na barierę językową. Jeśli, jeśli jednak już dostaną się do tego kraju i zaczną pracę, to bardzo często jest im, mają problem się zintegrować. Bardzo dużo też Polaków na imigracji jest po prostu samotnych. Aplikacja SwissApp pozwala bardzo szybko i skutecznie dotrzeć do grupy Polaków pracujących w Szwajcarii. Znajdują się tam informacje o kursach językowych, pomagają im po prostu w asymilacji. Sam na ten moment pracuję w Szwajcarii i przebywam. Bardzo często ludzie właśnie szukają właśnie integracji różnego rodzaju, pobytu po prostu z innymi Polakami. Zapotrzebowanie na rynek szwajcarski jest bardzo duże, dlatego że Szwajcarzy opierają się głównie na Auslanderach, czyli na ludzi z innych krajów. Wiem też, że jest brak konkurencji. Po, po rozmowie z kolegą, który jest programistą, oszacowałem, że potrzebowałbym 180 tysięcy na stworzenie tego typu aplikacji. No i koszty miesięcznie utrzymania tego typu aplikacji przez niego, przez mojego kolegę byłyby w wysokości 5000 zł. Przychód jaki, jaki założyłem to 10 franków za, subskryp za subskrypcję miesięcznie przez, przy, przez jedną osobę. Miesięcznie przyniosłoby to, przyniosłoby to przychodu 150 tysięcy franków. Z perspektywy właśnie trzech lat byłoby to 5 milionów 400 tysięcy franków. Tak, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Okej, okay, dziękuję. Patryku, powiedz mi, na czym, jak dokładnie będzie działała ta aplikacja? Czyli dokładnie, co mogę tam zrobić? Wchodzę jako klient, tak? loguję się, rejestruję, płacę. Dokładnie. I jak to będzie, jakby ten feed będzie wyglądał w tej aplikacji? Postawiłem na aplikację mobilną. Tam miałby informacje o kursach językowych, o, róż, o ludziach, którzy uprawiają różnego rodzaju sport, a w przyszłości chciałbym też tam zamieścić właśnie oferty pracy. Bezpośrednio, bezpośrednio z agencji szwajcarskich i z rynku. Ok, a to w takim razie, co więcej jako wartość dodatkową wnosi ta aplikacja w stosunku do na przykład grupy na Facebooku? Polacy w Szwajcarii. No na Facebooku na pewno nie ma y, różnego rodzaju informacji o kursach językowych, a wiem, że w, w Szwajcarii bardzo, y, bardzo, dużo, bardzo dużo Polaków zależy na tym, żeby ten język rozwijać i tam zamieściłbym sz, szczegółowe informacje o, o, o kursach, o szkołach językowych, gdzie mogliby, gdzie mogliby yy, uczęszczać, między innymi. Okej, okay. czyli informacje o kursach językowych, czy za to ludzie by byliby w stanie płacić pieniądze? O informacji o kursach, bo kursy się kupuje raz, zazwyczaj, prawda? Tak? albo dwa, albo trzy. Czy to jest wartość, za którą ktoś zapłaci 10 franków? Co to znaczy, jak już wspomniałem, to jest wstępny, to jest wstępny proces. On by, t, t, t, proces polegający na typowo asymilacji mhm. byłby no, przez jakiś czas, żeby zobaczyć po prostu jak to, jak to wszystko funkcjonuje, a później w późniejszej fazie chciałbym to właśnie już rozwijać po to, aby tam były konkretne oferty pracy, aby Polacy bezpośrednio z, z Polski przyjeżdżali tam i, i, i mogli podnieść pracę. Jak mhm. zrobiłeś analizę, z której Ci wyszło, że 50% Polonii ch chciałoby zapłacić za tą aplikację 10 franków? No nie jest, to, nie jest to żadne konkretne obliczenie. Czyli to, to wydaje, ci się, że tak, wydaje ci się, że tak jest. Wydaje mi się, że tak powinno być, tak. Czy zapytałeś się kolegów z Szwajcarii, yy, zadzwoniłeś do nich, zapytałeś, czy byliby w stanie zapłacić za taką wartość pieniądze? Będąc tam, yy, bardzo często rozmawialiśmy na ten temat, że przydałoby się coś takiego? Czy rozmawialiśmy o tym, że ja mnie interesują tylko i wyłącznie założenia, które są czarnym scenariuszem, są pewne, są takie, które są. Yy, nie, y, najbardziej prawdopodobne. A zakładając, że połowa mniejszości narodowej będzie korzystała z jakiegoś produktu, to jest bardzo odważne. Mhm. To nie mówię, że to nie jest realne, ale to jest bardzo odważne. No tak, jest. prawdę powiedziawszy bazowałem na własnych doświadczeniach. Gdybyś miał, byś miał no 200 tysięcy oszczędności swoich za ciężką pracę w Szwajcarii mhm. i mógłbyś z nimi zrobić co chcesz, czy zainwestowałbyś właśnie w ten projekt? No szczerze mówiąc, no teraz, na ten moment, no to chyba nie, raczej wolałbym. A dlaczego? Dlatego, że chyba raczej bym wolał w, w nieruchomości zainwestować. Mhm. Mhm. Wydawało mi się, że powinieneś mnie przekonać do tego, żebym ja zainwestował w Twój projekt. I to jest taki swego rodzaju test, prawda? To zadanie sprawdza między innymi, jak szybko się uczysz, jak jesteś stanie się dostosować i w jaki sposób myślisz i pracujesz. Sam pomysł jest ok, bo pomysł wychodzi od twoich potrzeb, czyli to nie wymyśliłeś sobie czegoś z nieba, tylko wynikało to z potrzeb, które ty miałeś i starałeś się znaleźć, e, zapotrze jakby to zapotrzebowanie zaspokoić. I to, to jest fajne. Zabrakło tutaj dopracowania tego i liczenie. Tak? I jakby to liczenie było tak naprawdę z czapy. No tak. Był szczopływ, prawdę powiedziawszy. Natryk, w takim razie dziękuję Ci za prezentację Twojego ja pomysłu. Również. Także poprosimy kolejną osobę. Bardzo dużo błędów, yy, ale wydaje mi się, że no, o wiele lepiej niż wczoraj, bo wczoraj całkowicie byłem wyłączony, całkowicie mi to nie leżało. W ogóle pierwsza prezentacja, jaką. Gdzieś tam robiłem, Diana ciągła całą pracę, zrobiłam mega kawał roboty. Dzisiaj było troszeczkę lepiej, ale no jeszcze no bardzo, bardzo, bardzo dużo yy, no, rzeczy do poprawy. Bardzo cieszę się, że mam okazję zaprezentować Państwu Remote Workera. Jest to innowacyjny system, który dostarcza kompleksową usługę dla pracodawców oraz pracowników. Wiele pracodawców, jak i pracowników zostało zmuszonych do wykonywania pracy zdalnej. Jak również z problemem podjęcia pełnowymiarowej pracy, zmaga się około 7,7 miliona ludzi niepełnospra niepełnosprawnych w Polsce z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi. Przez co nie mają możliwości podjęcia pełnowymiarowej pracy rozwiązanie, które proponuję, wychodzi naprzeciw tym, tym problemom. Jest to po pierwsze system, który pozwoli pracodawcy kontrolować pracę pracowników, jak również będzie mógł po prostu wchodzić w interakcję ze swoimi pracownikami, mimo tego, że nie będą musieli widzieć się osobiście. Strona dla pracownika tego systemu, będzie przystosowana do tego, aby ci pracownicy mogli się komunikować. Wiem, jak bardzo jest to ważne, ponieważ sama spotkałam się z tym problemem podczas zmiany pracy. Zmieniłam pracę chwilę przed wybuchem pandemii i niestety moje wdrożenie do firmy właśnie opierało się na wdrożeniu zdalnym. I wtedy czułam tą potrzebę kontaktu z przełożonymi, informacji, której nie uzyskałam. I wiem, jak to bardzo wpływa demotywująco na, na chęć do pracy. Kluczowymi partnerami będą firmy zajmujące się body leasingiem, firmy hostingujące chmurę, inwestor i program ścigający aplikacje. Łącznie, łącznie przez 3 lata zakładane przychody wynoszą 12,239 568 złotych. Sprzedaż programu którego twórcą podlega 23% VAT-u i to jest 9 424 000. Tak. Dobrze, ogólny dochód po trzech latach, po odliczeniu kosztów utrzymania oprogramowania, kiedy już zostanie ono oddane, to jest 7 884 467. Jakie założenia przyjęłaś jednostkowe? Ile będzie kosztował dostęp do aplikacji? Założyłam, że w pierwszym roku, odkąd uruchomimy, odkąd uruchomimy aplikację, chcemy zdobyć 5000 tysięcy użytkowników przy cenie 22 zł netto na miesiąc za użytkownika. Co daje w pierwszym roku 1 320 tysięcy. Mam to również rozpisane, jeżeli chodzi o drugi rok. Zakładam tutaj dropout dotychczas sprzedany na, sprzedanych na poziomie 15%. Jaką taką unikalną wartość w stosunku do konkurencji mhm. ma ten produkt, że firmy chciałyby za niego zapłacić? To jest jedyny taki produkt, który łączy, łączy to, czego potrzebuje pracodawca, jak również to, czego oczekuje i potrzebuje pracownik podczas pracy zdalnej. I nie ma drugiego takiego narzędzia w tej chwili. Diana, przyjęłaś cenę tej aplikacji na 22 zł za użytkownika. Skąd ta cena? E Konsultowałam to telefonicznie z, ze znajomą, która się zajmuje tworzeniem oprogramowania i ona zaproponowała mi dla tego rozwiązania taką cenę licencji, ponieważ powiedziała, że będzie to bardzo atrakcyjna oferta. A naszym targetem jest większa liczba pozyskanych klientów, stąd tam niska cena. I kwota 22 zł za użytkownika jest kwotą no, bardzo niską. I ja od razu sobie myślę, czy za takie pieniądze wyrobić na obsługę infrastruktury, czy serwerów na to, żeby obsłużyć tą pracę zdalną. Bo, bo to jest jakby drogi, drogi projekt, drogi biznes, a, a stawka jest głodowa. A jaki jest koszt całkowity stworzenia tego oprogramowania, bo gdzieś tam mi to umknęło? E, koszt całkowity w pierwszym roku to jest milion złotych. Okay, a jak, jak to chcesz sprzedawać? Chcę to sprzedawać poprzez specjalistów od sprzedaży w sieci. Chcę, żeby docierali do odbiorców, do pracodawców, oni poprzez, poprzez, poprzez internet. Jak również myślałam o zatrudnieniu sprzedawców, którzy dotrą do, do pracowników, po prostu fizycznie zaproponują im takie rozwiązanie. No akurat wiem ile kosztuje utrzymanie serwerów i jeżeli proponujesz monitoring pracy zdalnej, gdzie to musi być tak naprawdę cały czas narastająco no to, no to te serwery, po prostu nie jesteś w stanie ich kupić za, za te pieniądze, które proponujesz, to jest jedna rzecz Natomiast tyle samo energii kosztuje sprzedanie licencji za 22 zł, to za 49 zł To jest ten sam problem sprzedającego czy on sprzeda licencję za 22 zł, czy za 49 zł, to jest żadna różnica. On musi użyć takich samych argumentów, takiego samego zaangażowania i prawdopodobnie pokonać te same obiekcje. Nawet mniej obiekcji, bo jak będziesz miała droższy produkt, to nie będzie obiekcji, dlaczego jest taki tani, mhm. bo on jest śmiesznie tani. Dobrze. Po pierwsze by się to nie spięło, po drugie, po drugie ja uważam, że wartość, którą zaproponowałaś jest Większa niż, niż te pieniądze. I teraz wyobraź sobie, że masz milion złotych na własnym koncie. To są twoje prywatne pieniądze, które zarobiłaś ciężką pracą. To czy zainwestowałabyś w ten projekt? Chyba, żebym z, po tych uwagach zmieniła, naprawiła te błędy, o których rozmawialiśmy. Mhm. I nadal uważam, że jest to dobry pomysł. Mhm. Okej, okay. Diana, dziękujemy Ci bardzo za prezentację. Bardzo dziękuję. No, troszkę jestem sobie siebie zła, bo myślałam, że się zepnę w sobie i jednak mnie nie będzie tak przytykało, no ale jednak emocje tam są tak silne, że, że się przytykałam. No. Tam. cześć, jesteś gotowy? Jestem. Witam. E, żyjemy w takich czasach, że ludzie e, żyją w biegu tak naprawdę i e, mają czasem e, duży problem z otyłością. Nie tylko dorośli, ale również dzieci. Jakiś czas temu sam zmagałem się e, z takimi problemami. Byłem, miałem dużą nadwagę. Ważyłem 40 kilo więcej niż teraz. Ważyłem 128 kilo, tak? I wiem, ile e, zachodu, i takiej motywacji wewnętrznej kosztowało mnie to, żeby dojść po prostu tutaj, gdzie jestem. Rozwiązaniem tego, tych problemów wszystkich jest inteligentna aplikacja, która użytkownik, będąc w restauracji, je sobie swój posiłek, robi zdjęcie po prostu tego posiłku, a aplikacja ta za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji podaje mu skład tych produktów, które je, oraz kaloryczność tych posiłków. Dodatkowo aplikacja może rozpisać i dostosować dietę do potrzeb danego użytkownika również na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Żyjemy w takich czasach, że ludzie dba, zaczynają dbać o swoje zdrowie, natomiast żyją cały czas w biegu. Żyją cały czas w biegu, robią kariery, nie mają czasu po prostu na przykład, żeby gotować w domu. Model biznesowy naszej aplikacji zakłada jeden rok darmowego użytkowania i pozyskania tzw. early adapters w dużych miastach, czyli takiej początkowej grupy najbardziej lojalnych, lojalnych użytkowników. Zakładam, że około 50 tysięcy użytkowników chcielibyśmy pozyskać do momentu wprowadzenia wersji płatnej, bo taki, bo taki docelowo jest nasz cel. Zrobienie wersji abon abonamentowej na poziomie 25 zł, czyli tyle, ile wynosi średnia, e, średnia wartość e, płatnych, e, średnia wartość abonamentu płatnych aplikacji w Polsce, e, to e, potrzebowalibyśmy około 1 miliona złotych na inwestycje, to ta kwota wzięłaś stąd, że m, po konsultacji z Panem Mateuszem, ekspertem od e, startupów, e, który oszacował mniej więcej właśnie taki koszt tej inwestycji. Koszty technologii, programiści kosztowałoby to około 30% z tej kwoty, 40% kwoty na marketing i koszty operacyjne 30%. Wypuszczenie finalnego produktu na Polskę to jest 9 do 18 miesięcy, czyli takiego w pełni funkcjonalnego, za który chcielibyśmy już pobierać te opłaty. W następnej kolejności miałaby być to Europa i świat. Wielu moich znajomych mam e, doświadczenie z, tre, z trenerami personalnymi, współpracuję z nimi w rozpisywaniu diet. Mówią, że jest to świetna, świetny pomysł i liczę na to, Danielu, że też zobaczysz jego e, potencjalne zyski. Jako to aplikacja daje unikalną wartość dla użytkownika w stosunku do konkurencji? Czy czym się wyróżnia na tle konkurencji i jakby dlaczego akurat za tą funkcjonalność klient chciałby zapłacić? Nasza konkurencja ma jeden z tych produktów e, tak naprawdę, których my chcemy zrobić całościowo, bo albo robi zdjęcia i liczy kalorie, albo tylko e, jest kalkulatorem kalorii, tak? ale już nie robi zdjęć, e, a dodatkowo żadna z nich nie ma e, tej funkcjonalności w pełni i dodatkowo będzie rozpisywała diety. Żadna nie posiada tego wszystkiego razem. Super. I w takim razie mówię, że ta aplikacja będzie motywowała ludzi do zdrowego ożywienia, w jaki sposób będzie motywowała? Wiesz co, to co zaobserwowałem wśród moich podopiecznych, którym rozpisywałem diety, to to, że dużo większą efektywność, dużo większe zaangażowanie tych osób było wtedy, jeśli wysyłali mi raporty żywieniowe. To znaczy właśnie dokładnie to, co mieliby robić w aplikacji, wysyłali mi zdjęcia okay. tego, co jedzą. Okej, okay. i takie ostatnie pytanie. Jeżeli miałbyś teraz wolny milion, czy milion trzysta, mhm. czy zaryzykowałbyś i wszedłbyś w tą aplikację, czy, czy byś raczej te pieniądze ulokował i za, za nie wiem, coś innego z nimi zrobił? Mhm. To jest ciężkie pytanie, bo przyjechałem do programu o nieruchomościach i tutaj jest podobna kwota do wygrania. Natomiast ciekawostka dotycząca tej aplikacji, że ten pomysł był w mojej głowie zanim tu przyjechałem. Wiesz co, jeśli mnie pytasz, że bym miał milion, zainwestowałbym w nieruchomości. A wiesz czemu? Bo uważam, że inwestycja w nieruchomości jest bezpieczniejszą inwestycją i pewniejszą. E, a mając jeszcze mentora w postaci Ciebie, który się na tym zna, bo tutaj zakładaliśmy hipotezy, e, to zdecydowanie bym zainwestował w nieruchomości. Okej. Okay. My dziękujemy Ci bardzo za prezentację. Ja przyjechałem tutaj po dwie rzeczy. Powiedzę. E, Bilet do tej wiedzy już dostałem właśnie w formie szkolenia i po y, kwotę pod inwestycje, tak? czyli po kapitał na inwestycje i mam nadzieję, że to też za chwilę dostanę. No Oczywiście udzę się cały czas do końca, że mi się uda, ale no, zobaczymy co, jak to będzie. No. Myślę, że, nie, że milion nie trafi do mnie, dlatego że zarówno wczoraj jak i dzisiaj poszło mi stosunkowo słabo. To się pokazało mi bardzo dużo. Każdy odcinek pokazał mi Was z innej strony. Patryk, miałeś naprawdę dobry pomysł. Wynikał z Twojej potrzeby i z bólu, który miałeś będąc w Szwajcarii. I to mi się naprawdę podobało. Zabrakło tam takiego chłodnego liczenia i, i zabrakło w ogóle założeń biznesowych do tego, żeby... i założeń funkcjonalnych tej aplikacji, żeby w ogóle rozważać Inwestowanie w nią, więc tam trzeba by było ten pomysł naprawdę jeszcze bardziej doszlifować. Piotrze, Twoja prezentacja była naprawdę dobra. Pomysł również mi się podoba. Widać, że miałeś go wcześniej w głowie poukładanego, przepracowanego i widzę w nim dużo szansy powodzenia. Jesteś w stanie przekonać inwestora do tego, żeby dał Ci pieniądze. Diana, Twój pomysł mi się bardzo podobał, ponieważ dotykał branży biznesowej. Tam, gdzie są pieniądze. I naprawdę ta prezentacja e, merytorycznie była dobra, natomiast m, poległaś na obliczeniach i na, zabrakło tam takiej realności w tych obliczeniach. Tak? Być może zbyt bardzo e, oparłaś się na, o, o, o, o osobę, która te dane ci dostarczyła. Dzisiejsza decyzja jest, nie jest oparta tylko o ten dzień. On mi wskazał pewne wasze cechy i, i, i pewne kompetencje. Ja was bacznie obserwowałem i na bazie tych obserwacji podjąłem decyzję. Patryku, u ciebie najbardziej było widać progres. Ty przyjechałeś tutaj innym człowiekiem. Widać było, jak ten program yy, i to, że w nim jesteś, daje ci skrzydeł. Masz w sobie mnóstwo determinacji, masz sobie mnóstwo ambicji i wolę walki. Natomiast to, to dzisiaj nie ty, wygrywasz bitwę o milion. Diana, z kolei w tobie zauważyłem e, świetną współpracę, zarządzanie innymi i nie delegować, grałaś na zespół i dzięki temu zespoły, które były razem z Tobą, osiągały lepsze wyniki. Ciągnęłaś często innych za sobą, pomagając, wspierając. No i ta postawa jest naprawdę bardzo dobra. Natomiast ja czułem, że dla Ciebie nie ma rzeczy, której nie jesteś w stanie zrobić. Tak? Czyli jak trzeba było, to po prostu zrobić wszystko, żeby ten program wygrać. Piotrze. U Ciebie było widać, naprawdę na samym początku, w pierwszym odcinku z Lemoniadą wyróżniłeś się od razu, e, dzięki czemu Twój zespół wygrał. Jesteś osobą, która jest kuta na cztery nogi i w życiu na pewno e, sobie poradzi. E, widziałem, że bardziej grasz na siebie, na indywidualizm jakby i to było dla Ciebie ważniejsze, natomiast taka postawa, nie do końca buduje zaufanie. Jeżeli ktoś gra głównie na siebie, to nie buduje zaufania. A zaufanie to jest bardzo ważna rzecz w biznesie. Dlatego Diana. To Ty wygrywasz o milion. Gratulacje. Dziękuję. Zapraszam Was może do postawetkę. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Nie? Także jeszcze raz brawa. Wypijmy za bitwę milion. Gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje w takim razie. I widzimy się na rynku nieruchomości. Nie ukrywam, że miałam momenty zwątpienia cały czas do ostatniej sekundy i jestem bardzo zaskoczona. Przyszłam z takim zamiarem, ale nie wierzyłam, że uda mi się to zrealizować. Także Życzymy Ci powodzenia wszystkim, wszyscy i gratulacje jeszcze raz. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Danielu, bardzo dziękuję Mariuszowi, Dorotce, wszystkim po kolei, naprawdę, jesteście wspaniali. i trwała milion dobiegał końca. Wygrała ją Diana. To ona wykazała się determinacją, umiejętnością współpracy z innymi, ale i delegowaniem. Ona pokazała w tym programie, że potrafi grać na zespół. Zbudowała moje zaufanie i to właśnie w nią postanowiłem zainwestować milion złotych. Moje szkolenie oraz mój mentoring. Jestem przekonany, że to właśnie ona namieszczona na rynku nieruchomości.